Zapytanie mojego widza. Witam, robiąc badania na kategorię B. Lekarz powiedział mi, że powinienem nosić okulary i wpisze mi to w papiery. Więc oczywiście, przed egzaminem zakupiłem te okulary i zdałem bez problemów za pierwszym razem. Jednak po odbiorze prawa jazdy, teraz patrząc na to prawko w kolumnie 12 nie mam żadnego ograniczenia. Kodu ograniczenia oczywiście, więc jestem trochę zdziwiony, czy mam nosić te okulary czy mam nie nosić i możliwe, że lekarz mógł tego nie wpisać w papiery. I teoretyzując tutaj troszeczkę, błąd może być zarówno po stronie lekarza, który tylko powiedział ale nie wpisał kodu ograniczeń do orzeczenia, lub wydziału komunikacji, gdzie przez pomyłkę nie wpisano tego kodu do prawa jazdy. Co bym zrobił? No, poszedłbym do Wydziału Komunikacji, poprosił o sprawdzenie, jak wyglądało orzeczenie lekarskie No i jeśli to jest błąd lekarza, to on to musi poprawić i dać nowe orzeczenie. Jeżeli Wydziału Komunikacji to muszą skorygować oczywistą pompyłkę. Tak czy owak nie możesz jeździć w okularach, jak nie masz tego kodu w ograniczeń, yy, ponieważ jak Cię policjant złapie, od razu łupnie Ci kilkaset złotych mandatu i się twoja kariera skończy. i Wtedy będziesz chciał, czy nie chciał to do lekarza, czy y, do wydziału komunikacji pójdziesz. Natomiast, y, kto popełnił ten błąd, to tak za bardzo y, nie wiem, ponieważ jak ja zdawałem na prawo jazdy, oczywiście zdawałem w okularach i egzaminator za każdym razem sprawdza, czy w orzeczeniu lekarskim na prawie jazdy y, jest kod, prawda, ograniczeń. Chodzi głównie o to, że jeżeli Cię złapie w okularach a kodu ograniczeń nie ma w orzeczeniu lekarskim, od razu Cię wygania, 180 zł biorą, czy tam jakakolwiek inna kwota nie jest za Twój egzamin praktyczny. No i gość ma 5 minut roboty i działka zaliczona. Także, jeżeli jechałeś w okularach na egzaminie, no to raczej sprawa została sprawdzona przez egzaminatora, ponieważ jest to po prostu któryś z punktów jego postępowania i on to musi odhaczyć w tym protokole egzaminacyjnym. Także na tym kończę mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli miałeś taką sytuację, że lekarz mówi ci jedno, potem otrzymujesz prawko, a danego kodu ograniczeń nie ma, no to napisz to w komentarzu do tego wideo. Jeżeli jesteś po raz pierwszy na tym kanale, oczywiście rozważ subskrypcję, dostaniesz jakieś podobne filmiki, lub obejrzyj filmik, który dla ciebie tutaj zaproponowałem.